Cześć, z tej strony Sandra z TeleQ. Dziś opowiem Ci o poczcie głosowej będącej jednym z elementów, jakie może dodać do swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Poczta głosowa to element dający dzwoniącemu możliwość pozostawienia wiadomości głosowej, która zostanie przesłana w formie nagrania dźwiękowego na wskazane adresy e-mail bądź doręczona na konkretny numer wewnętrzny. Poczta głosowa może zostać zastosowana np. poza godzinami pracy biura, aby klienci mogli pozostawić wiadomość głosową, która zostanie później odsłuchana przez konsultantów. Pokażę Ci teraz jak dodać pocztę głosową do schematu centrali. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element Poczta głosowa. Wybierz, czy chcesz, aby nagrane wiadomości były doręczane na wskazany numer wewnętrzny, czy na adres mailowy, i zaznacz odpowiednie pole. W przypadku pierwszej opcji wybierz z listy odpowiedni numer wewnętrzny, na który będą doręczane nagrania. Części wybieranym rozwiązaniem jest opcja doręczania nagrań na adres mailowy. Po jej wybraniu rozpocznij od wprowadzenia zapowiedzi powitalnej, którą usłyszy osoba dzwoniąca. Możesz wybrać z listy jedną z wcześniej przygotowanych treści, osłuchać wybraną treść klikając w ikonkę głośniczka, wgrać gotowy plik dźwiękowy lub utworzyć nowy komunikat z użyciem wbudowanego wirtualnego lektora. W kolejnym kroku wprowadź adres mailowy, na który będą przesyłane nagrania z poczty głosowej. Ostatnim parametrem jaki możesz ustalić jest maksymalny czas nagrania wiadomości. Pozwala to ograniczyć czas pozostawianych wiadomości. Wprowadzenie wartości 0 umożliwi pozostawienie wiadomości o nieograniczonej długości. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz pocztę głosową z innymi elementami na schemacie, np. z warunkiem czasowym po godzinach pracy oraz w dni wyjątkowe.